Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo zrobię wstępną prezentację dźwięku oraz pierwsze testy rejestratora Zoom F8 I Gdzieś w 2010 roku zacząłem przygodę z Zoomami, wtedy to był H4n Później w 2013 przyszła pora na H6 No A w ostatnim kwartale 2015 roku przez przypadek zobaczyłem pierwsze angielskojęzyczne recenzje na YouTube z Zoom F8 Oczywiście natrafiłem też na pisane recenzje polskie I co się dalej działo? Jestem przyzwyczajony do tego, że produkty tej firmy przychodzą do Polski z dużym opóźnieniem Ale w tym przypadku było znacznie gorzej niż zwykle Miało być w 2016 w styczniu no Jest teraz marzec I kiedy zacząłem w styczniu chodzić po sklepach Sklepie, w którym zwykle kupuję, poinformował mnie, że niemiecki dystrybutor tego produktu ograniczył jego sprzedaż zaledwie do kilku tak zwanych najlepszych referencyjnych placówek. No, nie zdziwiło mnie to za bardzo, bo metoda sztucznego niedoboru ma swoje ugruntowane miejsce w marketingu. Tak czy owak postanowiłem poczekać aż ten rejestrator pojawi się na lokalnym wrocławskim rynku gadżetów elektronicznych no i tak sobie czekałem, czekałem, od stycznia, natomiast w połowa lutego i zupełny przypadek, że w połowie marca 2016 roku wszedłem na stronę internetową sklepu muzyczny.pl i co się okazało? No, że mają tego Zuma w swojej ofercie. I nie pozostało mi nic innego jak tego dnia ruszyć cztery litery z domu, było bardzo zimno, ale wsiadłem jakoś do samochodu i pojechałem aby go kupić. No na miejscu w muzyczny.pl miła niespodzianka, pierwszy raz byłem w tym sklepie, nigdy tam wcześniej nic nie kupowałem. Natomiast sprzęt jak nigdy dostępny od ręki, pan sprzedawca zrobił mi jakiś rabat za to, że kupiłem gotówką No i po godzinie jak już wróciłem do domku, to zacząłem go sobie tegoż to Zoomika testować. Taka mała dygresja, cena w Stanach 999 dolarów, u nas 4600 polskich nowych złotych, dolar w tej chwili 3,90, także pomnóż sobie, potem odejmij różnicę, no i zobaczysz o jaką kwotę Cię upnęło nasze kochane polskie państwo. Zoom F8 jest naprawdę logiczny w obsłudze, szczególnie jak miałeś jakieś doświadczenie z tą firmą, miałeś jakieś inne Zoomy, natomiast ilość funkcji jest spora i na początek zobacz jak wygląda pudło, cena którą widzisz jest tutaj do pewnej negocjacji, przynajmniej negocjacji we Wrocławiu, a przypuszczam, że w Poznaniu jakby znajdziesz ten sprzęt wynegocjujesz jeszcze więcej. Tak opakowanie wygląda od środka, z góry rejestrator, ten niebieski napis, z dołu w tym białym pudle zasilacz, wszystko ustabilizowane w takiej ochronnej piance, aby się tam nie potłukło w czasie transportu. Tak wygląda cała zawartość pudełka, dochodzą tutaj jakieś kable o uczonych nazwach, podstawka montująca, możesz do niej spokojnie przykręcić kamerę, no, możesz ustawić, tak jak ja w tej chwili ustawiłem na moim biurku. Pomijam oczywiście stertę papierów, jedno co mnie nie zdziwiło, tradycją się stał brak instrukcji w języku polskim. No, ale no w końcu, od czego masz angielski w szkole, że tak powiem, od rana do wieczora. Teraz tenże sam zoom widziany z tyłu, jakaś folia ochronna, tutaj podłączysz zasilanie, Widok z jednego i drugiego boku, pełno jakichś wejść mikrofonowych, czy na jakieś inne ciekawe sprzęty No i dalej jeszcze kilka innych widoczków tego urządzenia W tej chwili zobacz jak wygląda postawiony pionowo Obudowa jest aluminiowa, sprawia wrażenie solidnej Waga nie przekracza jednego kg, gdzieś dziewięćset kilkadziesiąt gramów no, Za dopłatę masz fajną polową torbę do pracy w terenie Torba super, poza jedną rzeczą cena chyba coś ponad 300 zł, ale mówię, cenę sprawdzałem yy, według cen dolara w sklepach amerykańskich. Także w Polsce może być i nawet ponad 400. W to miejsce podłączasz zasilacz, lub możesz włożyć takie zwykłe baterie alkaliczne lub jakieś akumulatorki wielokrotnego ładowania w terenie, jeżeli potrzebna ci jest tak zwana Phantom Power. Na pewno to się przyda Także nigdy za dużo energii w terenie I teraz uruchomiłem urządzenie po raz pierwszy Pojawił się, Pojawiło się takie polecenie ustawienia daty i godziny Nie jest to rzecz zbyt trudna nawet dla takiego starszego pana jak ja I jedna moja uwaga jedyną zaletą skupienia zuma nieco później było to, że już wiedziałem, że trzeba zmienić soft fabryczny na nieco nowszy Ten fabryczny w wersji 1.0 miał kilka błędów Natomiast ten nowszy, to oprogramowanie znajdziesz bez problemu na stronie producenta I jeszcze patrzymy do tyłu Możesz tutaj podłączyć fabryczne mikrofony do zooma Taki jak tutaj widzisz z boku Mam do wykorzystania aż trzy takie końcówki, praktycznie korzystam z jednej, ale był to taki mój jeden motyw, ukryty motyw mojego zakupu. I, I podobna opcja istnieje w H6, także w tej chwili nagrywam dźwięk używając shotguna Zoom, no ale tutaj z boku możesz dopchać kupę różnych innych mikrofonów, Masz tutaj z boku tego rejestratora pełno różnych wejść, także mikrofonów, czy sprzętów możesz dołączyć, podłączyć, ile masz ochotę. Ogranicza się tylko to f8. Teraz masz widoczek na ekran LCD, widoczność jest bardzo przyzwoita w porównaniu do poprzedników, jest tam naprawdę wiele bardzo przydatnych wskaźników ale żeby miało to dla Ciebie jakiś sens, zapozna się najpierw z instrukcją No dla mnie to od samego powodu, od samego początku nie było aż takie jasne co dany wskaźnik oznacza No i cóż, ten teścik Zuma F8 traktuje jako takie doniesienie wstępne zaledwie po krótkiej jego jednodniowej eksploatacji różne rzeczy wychodzą w praniu już nawet przy kręceniu tego filmika pokazało mi się parę ciekawych funkcji, które muszę jednak przegryźć z instrukcją, no na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że nie jestem jakimś technikiem dźwięku, filmiki obrabiam sam, no staram się, aby było mi łatwo, miło i przyjemnie, lecz przyzwoitej jakości dla Twoich uszu. I taka refleksja ostatnia, Zoom jako firma to byli pierwsi, którzy wkroczyli na rynek domorosłych filmowców, podobnych do mojej osoby no, Jak na razie są krok przed konkurencją zarówno z jakością jak i z ceną Widziałem na YouTubie testy porównawcze z urządzeniami profesjonalnymi no, przy okazji znacznie droższymi chcąc nie chcąc i subiektywnie, przynajmniej dla mnie nie było słychać żadnej różnicy Podobnie też twierdzili ci co te filmy nakręcili no, Z drugiej strony znam Osoby, filmowców, którym wystarcza zwykły H4n, a nawet jakieś wcześniejsze wersje kieszonkowe typu H1 i też sobie znakomicie z tym radzą. No, na sam koniec chętnie bym poznał Twoje zdanie, szczególnie chodzi mi o to, czy ta ciągła pogoń za lepszym sprzętem, a przy okazji coraz bardziej idealnym dźwiękiem na YouTubie ma sens, prawda? Czy ten perfekcjonizm, a przy okazji drenaż swojej kasy, czy Twojej kieszeni, ma dla YouTube'a sens. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku Mam nadzieję, że będzie to kolejna część Jakieś wideo o rejestratorze F8 Zoom F8 Natomiast jeżeli filmik zachęcił Cię do zakupu to wierz mi, odwiedzenie strony muzyczny.pl strony internetowej lub odwiedzenie tego sklepu we Wrocławiu z pewnością ma sens, a przynajmniej sprawdzenie dostępności z Zooma F8, także bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku.